A pa, pa, pa, pa, parę lat temu trochę lipa No bo nie kupciem z jeszcze Kurwa chciałbym mieć wm to co kiedyś nagrywałem Dzisiaj dla mnie zwykły ścierwem jest Choć nagrajmy jazz, choć zapalmy jazz Wychodzę na bruk gdzie wszędzie pełno patusów że stworzenie do nich to ci łałanie Brutus story stary twoja suka Aktualnie masaż sudów ma To co się wydarzy nie wiem ale wiem że to mój To jest mój rok bo to nowy rok Wiesz mi tak totalnie chuj przed nim nie zamknię, ścieżki Bez problemu, pierdolę ja się nie skończyłem, ja zaczynam pisać teksty Jest mój rok, bo to nowy rok, wierz mi Tak totalnie chuj z poprzednim, zamknę, nie zamknięte ścieżki Bez problemu pierdolę ludzi odbredni Bo ja się nie skończyłem, ja zaczynam pisać tekst Ja na miasto i z ekipą bita szlama Ci co kiedyś nie lubili mnie? Dzisiaj zmieniają zdania, jestem jak huraga Nieprzeciętny wąs, nieprzeciętnego pana, pana Pana, pana, pana, pana, mera fajna Oto może kiedyś sobie kupię Ale póki co wypadałoby ruszyć trochę dupę Ale kurwa jestem troszkę zaleniwy w sumie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 ja zaczynam pisać tekst Nowy rok, nowy ja, ze mną skład, suko Mocy gram, ze mną jest i mam takich dużo Dom się, wiesz jak jest, ja dopijam bourbon Nowy rok, ze mną jest, nowy rok, ze mną jest Nowy rok, ze mną jest, nowy skład, suko Uwaseczki nadal pochowane przed mamusią I w sumie nadal to jest śmieszne bo płacze ci w nocy, zgrywa ci wielką teksty To jest mój rok, bo to nowy rok, wiesz mi tak totalnie chuj z poprzednim, zamknę, nie zamknie ścieżki bez problemu, pierdolę ludzi odbredni bo ja się nie skończyłem, ja zaczynam pisać teksty To jest mój rok, bo to nowy rok, wiesz mi tak totalnie chuj z poprzednim, zamknę, nie ścieżki bez problemu, pierdole ludzi odbredni bo ja się nie skończyłem, ja zaczynam pisać teksty Yeah, we still got the stacks on dick. I mean, you know, that, that just how I go